Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w Widnicy. Ten odpowiedział, idę panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł, nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę Ojca? Mówią mu, ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich, zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. O kim mówi Jezus w dzisiejszej Dobrej Nowinie: o Żydach i o ludach pogańskich. Pierwszym synem właściciela winnicy są Żydzi, którzy wprawdzie przyjęli Słowo Boże i zadeklarowali, że będą Jemu posłuszni, ale ostatecznie okazali się niewiernymi wobec Boga. I nie podjęli pracy winnicy Pana. Drugi syn reprezentuje gojów, czyli narody pogańskie, które najpierw odrzuciły objawienie Boże, ale później nawróciły się i wiernie służą Bogu. Ewangelia dzisiejsza pięknie pokazuje, że nieważne są ustne deklaracje, ale o wiele ważniejsze konkretne czyny. Posłuszeństwo wyraża się w przyjęciu postawy a nie w zapewnieniu, że się coś zrobi. Popatrzmy dziś na nasze życie. Ile w nim czczej gadaniny, zapewnień bez pokrycia, że się nawrócimy, że zerwiemy z grzechem, że odmienimy swoje życie, że wreszcie będziemy żyli duchem Chrystusowej Ewangelii. A ile się z tego udało zrealizować? Czy nie jesteśmy podobni bardziej do tego pierwszego syna? Dziś możemy to zmienić. Mniej mówić, a więcej działać. Bardziej słuchać Boga niż własnych hedonistycznych zachcianek. Być bardziej wiernymi Bogu i Jego Słowu niż własnym rządzą. Oto recepta na poprawę jakości swojego życia. Na szczęście, które nie ma granic. Zechciejmy wejść na drogę posłuszeństwa Bogu. Dajmy się Jemu prowadzić przez życie, abyśmy odnaleźli szczęście bez miary.